Stawy biskupie, nasz pierwszy posiłek w tym roku Co to jest? Pstrąg? Tradycyjny Pstrąg tradycyjny Frytki, surówkę Masło nawet jakieś Tu nasze piwo Tyskie Coś tam będę drobnych szukał Nic, trzeba zjeść, cały dzień człowiek głodny smakuje? Dobra. frytka dobra za chwilę się okaże za chwilę się okaże czy ryba zasługuje na miano pstrąga tradycyjnego Biskupiego. oczywiście na stawach biskupich w Lądku Zdroju przed sezonem Pusta. turystów zero tylko jesteśmy w trakcie połowy posiłku pstrąg tradycyjny no niestety malutki dla mnie malutki a lubię zjeść dla małżonki malutki a tak wiem kawał baby ze, mn... ze mnie już proszę żadnych komenty... komentarzy tu nie robić. dobra bierzemy się do jedzenia Następnym razem, pewnie jutro będę miała większy.